Grubego na chacie łysy pali lolka. Młody się ze kacie, rapsy lecą z dwóch boksa. Sąsiad dzwoni po bez matki wyswałem. Bziasty chodzą na kwadrat, łysy lolka wyrzuca. Jadro przy plus, z mi jednego zarzucam. Gruby paka pokazuje, to się psy Za policji, lat 24, lat tym w Za obrazem policji na cztery lata zymknęli. to Ktoś całych rochów po nocy. Tak śpiewa cały grochów, całe dnie Jak chcę wieczór z zamulamy pod blokiem Jakiś frajer zgubił drogę, już ma pizdę pod okiem Nabijam lufę, ściągam chmurę, jakoś śmiesznie mi wesło Popiorun ochronie się, wpierdalam na czwarte piętro Ma papiery, kaskadera, jak ten ziomek z YouTube'a Najlepsza guma, to była chuba buba Ktoś zasłonił na Nie przenosimy się na skwerek Wszystkie piwa, najlepiej smakują z butele Tak śpiewa cały grochów, całe dwie Jak co i za firanki, ludzie przez okno filuje, nawet jak go nie pytają, to się psom, bucuje Podrzewko kosakaż temu, kto konfidentem się urodził po grochowskim rejonie długo taki nie pochodzi Pamiętaj słowa matki PSM HWDP Zdobię murek bez mu, yeah. 100%, windy, pretens, po po nocy, i od pesto całych grochów tak nie KAK śpiewa całych grochów po nocy KAK śpiewa całych grochów całe dnie KAK całych grochów po nocy KAK śpiewa całych grochów całe dnie